osiedla Żerniki, Wrocław malutki domek przy ulicy Ryżowej zupełnie odcięty od świata tam masz autostradową obwodnicę Wrocławia ulica Szczecińska, Żernicka a ten domek tutaj jakimś cudem się ostał Inne ujęcie domku przy ulicy Ryżowej Osiedle Żerniki we Wrocławiu drugi marzec 2014 roku